Drodzy rodzice, w związku z zbliżającym się terminem naboru do oddziałów zero, oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych w szkole podstawowej, zachęcam Państwa do zapoznania się z ofertą naszej szkoły. W swoich działaniach łączymy tradycję z nowoczesnością. Proponujemy wiele zajęć w ramach programów innowacyjnych, m.in. pierwszak na tablecie. Zapewniamy nowoczesne pomoce dydaktyczne, takie jak tablety, laptopy czy monitory interaktywne. Nasze dzieci biorą udział w licznych konkursach przedmiotowych i artystycznych. Dysponujemy doświadczoną kadrą pedagogiczną, która dba o właściwy rozwój edukacyjny, ale przede wszystkim troszczy się o bezpieczeństwo swoich podopiecznych. Do dyspozycji najmłodszych proponujemy dwie świetlice szkolne. Nasze najmłodsze dzieci uczą się w nowym budynku szkoły, który stanowi wydzieloną strefę edukacji wczesnoszkolnej. Działa również w szkole Szkolne Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, w którym pomoc mogą otrzymać dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zachęcam Państwa do odwiedzania naszej szkoły w celu zapoznania się ze szczegółową ofertą oraz do śledzenia informacji w ramach zintegrowanego systemu zarządzania oświatą. Mam nadzieję, że spotkamy się we wrześniu.